Hej, cześć, siemano wam wszystkie ludzie, z tej strony Jack, witam się z nami w kolejnym odcinku, zagrajmy w Sheng, a konkretnie w pierwszym odcinku, zagrajmy w Sheng na HARDzie. Twarci wrogowie, zero checkpointów. Let's go. What are you drinking, buddy? I'm looking for someone. <laughs> Around here, it's usually someone that's looking for us. I can't wait to try out your girlfriend. He found her. Oh, oh, oh God! <sighs> I'd kill you now, friend. But I want you to hear her scream. No! No! Say! Oh, no! You a fight Ben? Not of this wrestler. I heard you were dead. You heard wrong. I hate to be wrong. I got your old friend Shank here at the bar. What do you want me to do with him? Finish him. Got it. Get him! Czyli na hardzie dopiero się odblokowują, te. też znaczy jest taka pełnia tych scenek, powiedzmy. Dobra, ale teraz. To będzie zabawa. Będzie. Będzie zabawa. Oj, będzie się działo. Zwłaszcza, że mam dostęp do absolutnie każdej broni. O, nie mogę tak w powietrzu jeszcze ty złapać. Widzieliście ten perfekcyjny unik po prostu przed jego strzałem, moim strzałem? Czy mam kontrolki jak na. tego. Jak na. czy znaczy, gram na a kontrolka jak na. <śmiech> jak na tego. Eee, no Jezus, nie wysłowie się. Jak na klawiaturę o to mi chodziło. No daj. No i piesu przyszedł. Mały słoziaczek, malutki, taki spodziśny Dobra, że to mi się pobić w ogóle rekord powiedzmy levela, bo tam miałem ile? Chyba 12 minut, jeśli dobrze pamiętam. Niech tyle będzie widzieli, kolego. tego zablokować typa Mogę. Nice. Jezus Maria. Się rob... Za co to osiągnięcie? O nie, umarłem. Kurde, a tak się obawiałem tego. Mm. No, wądy, durny psie! Ja już to chyba zacząłem. nie wiele razy jak to zaznaczałem w tej grze, ale było krótko. Jak kocham psy, tak w tej grze ich po prostu nienawidzę. Wiem! Ja Wygląda chwyt z jestem ciekaw. A. Jezus, jestem ciekaw, znaczy jestem ciekaw, znaczy jestem ciekaw, ale na tym typie. A Dokładnie tak samo. To interesnie. Chyba cały magazynek z Uzi wystarczy, żeby takiego typu zrzucić. Zrzucić, zrzucić. Proszę bardzo, już 8 minut, nie? Uff. Nie ma co tych granatów, tak naprawdę, zwłaszcza na tym trybie. A, unik, uniknieted. Au. Nie do końca uniknieted. Szybko wymiana broni. Juhu. No, do widzenia. Dobra, zaraz będzie koniec. Czytaj to już jest końcówka. Także jak teraz zginę, to się dość nieźle wkurzę. No takiś cwany? No dawaj, przyjmij ten łańcuch na klatę. Jak mano, hefe. Ha! Ja nie lubię tych grubasów czy tam mięśniaków wyskakujących po prostu nagle z za rogu. Zostałem w plecy, a powaliło mnie od przodu. Ciekawe. panów No, to jeszcze browar. I lecimy dalej. No, jako że to już jest boss, to po prostu będzie walka z bossem, nie? W sensie, jak teraz zginę, to wiadomo, walka z bossem, no to normalnie jest od początku. Dobra, lecimy. O, ty, ale tu trwa krócej. W sensie, krócej jest ogłuszony. Czyli muszę szybciej reagować. Au. PIŁA! Au. No nie zasiedził się z niestety. Wtedy. God bloody! Mier granaty. Raz, dwa, trzy. No, giniesz ty Proszę bardzo, już kolejny etap. Ile? 12 minut do tego doszedłem, to cholerny. Tak naprawdę, czy jedynym po prostu atakiem tych typów na dystans jest, roz... jest zaszarżowanie. Ja, ja nie mam czasami pomysłu, jak, jak, to, jak to skotrować. Ah. Moja ulubiona rzecz na grupki wrogów, nie? Czyli... Ah. gad się. Uzie jest dobre na te psy, widzę. W się sensie, żeby powstrzymać ten wyskok. Był zbiję wiecie tak dookoła, nie. No i co, tak się tworzy obraz bitwy. To, to dość ciekawie poleciała ta kula. No, Nagle oglebę frajera. To jest dość dobra taktyka widzę. Wow, no to było dość szerokie. Okej. Okay. tu psy. Padły. Psy powinny być do na raz, mi się wydaje. Ale już po paskach życia widać, że są twardzi. To właśnie te paski dłuższe. Kurde, zaprzymaź mi chwyt, stary. Już? Dziękuję bardzo. Ale przynajmniej browary w części wypadają. Dobra, jest już kwadransik. A ja już jestem na czwartym etapie. Nawet daleko bym powiedział. No, z tym pójdzie do... tu pójdzie dość gładko, mam wrażenie. Jeszcze ktoś? Rzuć tę broń. Ale rzuć broń nie się w przepaść. A no kurde, ale damage robią większe mam wrażenie. Czy stąd? Czy znaczy stąd? Ze mnie Atlas i Diablo. Jeszcze, o kolejny Diablo. Maxwell. Hebrard ja praw zwierząt to by mi pewnie teraz chcieli powieść, mam wrażenie. Ej, nie wiedziałem, że mogę wysadzić granat zanim do mnie doleci. Warto wiedzieć. Nawet jak widzę, że ten typ mi wylatuje, to nie jestem w stanie tego po prostu skontrować. No brawo ja. Dobra, ciąga trzy granaty. Hmm, co by tu zrobić? Siema. Siema. Dziękuję, do widzenia. No i lecimy dalej. Nic się nie zmieniło od poprzedniej od serii. Nie? Fajnie, jak ja mam zdobyć te granaty? Czyli daj mi. No, śmie dobra, nie będzie tak. Ja się cwaniach od średnią boleści. Co, myślę, że jak masz minigana to jesteś cwany? Chłopie, z minigunem to tylko ja tu jestem mocny. A, to tak tak, próba bycia mocnym, nie? Trzy szybkie strzały z tego i typy padają. No. Wiecie co jest moim problemem, w tam... znaczy jest, to było w tamtym problemem moim błędem, że, tam, że jak debil podszedłem za blisko. A tym bardziej jeszcze, jeszcze większe było to, że się nie cofnąłem od razu. Tak to bym mniej razy dostał na pysk od tego minigana i może bym to przeżył. Czytaj zdążył znowu chwycić tego minigana zanim go, typy by mnie rozwaliły? Ej ty, ale fajna kombo teraz to by mi wyszło! No, zejdź ze mnie! Super, ledwo co mam HP? i wytrwaj i tyle wytrwałem no fajnie zrobię munik nie, zacznij od tego cholernego psa mam go naprawdę dość no Wycinamy, wycinamy. Wycinka ludzkich drzew ma miejsce właśnie. Hefej dwóch Jordanów poszło właśnie w pizdu. I ten drugi był trochę zbędny. Super. Jestem w bardzo podobnej sytuacji, co, co byłem przed chwilą. Ja zginęłem w powietrzu i dostałem jeszcze trzy strzały zanim upadłem na ziemię. Fajnie. No ty turny psie! Złaź ze mnie! Ja nie wiem, jaką broń tutaj wybrać. Nie wiem, łańcuchy może to zostawię. kapteczka Let's go. Teraz mam trochę więcej życia, może tak szybko nie dam się zabić. Dobra. Jakoś to poleciało. staty mam. Dobra, kontynuujmy. Z browarem na... Z browarem na ustach chciałem powiedzieć. No, nie wiem czemu. Czy może wrócić? Nie, nie wiem czemu, tylko nie wiem dlaczego takie zbitki słów chciałem użyć. A masz jakiś browar? Nie? To tfu! Pluje na ciebie i twoją rodzinę. I to było całkiem dobre. Choć piesku idziemy. Ej, za co to osiągnięcia mi wpadają? Concept art Unlocked. Że za mało, że wam tego ataku w zwarciu, a to jest główny źródło moich obrażeń. I od tego sobie powinienem każde kombo zaczynać, mam wrażenie. Dobra, co dalej? No, teraz jakoś idzie. Oj, no i też, też ten skok. A, XD? ten FM ja bym go ciąpiło. Dobra, wymiana pistolety. Teczka, bo to się już nie cofnę. Dobra. To jest które miejsce? To jest to miejsce. Jeszcze. Let's go. Dobra, kolejny. Nożesz, łap, granat i zdychaj. Dobra, w dół. Jak jeszcze nie to wybuchło i nie zadało w ogóle obrażeń żademu psu. Dobra. Jeszcze. Minimalnie. Minimalnie za późno. I mam koszybkie szybkie te ataki. Zwłaszcza jak się jak on to wykonuje na jednym przeciwniku. Ha, uniknięte, frajerze. Piła. Grad cool. 13, 13 strzałów. W plecy. Nie w głowę. Nie, nie. To zadanie dudy, żeby strzelać w głowę. 13 razy. Poleż sobie i zdechnij. Au. Super. I znowu. No, dawaj, dawaj, dawaj. Tego, tego, to jest tylko taka, tak fajna. takiego takiego. o jolo, sobie grona w środek walki nikt nawet to nie zauważy. Po czym faktycznie nikt nie zauważa i wszyscy zdychają. Hy! Ja ci dam! Ja ci dam! Grad kul, cool prosto w plecy! Dawaj mi tę broń. Z jabędę kozaczy. Eee, halo? Co to za jakiś? Ty właśnie wleciał w szarze z minigana i co? I stał, le, le, wleciał ją dalej, leciał dalej w tej szarży. To zabieram na wszelki wypadek. Chociaż... czy, czy to tak, tu było dalej już to. Dobra, puść. Siema. Ej, miały być krzyki, no. Co i prawie na... I zginęłem dosłownie na końcówce. Kawałek później, no. Już był kolejny etap. Ale cóż, no, takie ryzyko. Dobra, jeszcze jeden stage powiedzmy. No! Czekaj, no kurde, bo... Ja naprawdę nie chcę teraz zginąć, no! się odzywam. Dobra. Nic to. To była moja pierwsza próba Harta. Doszedłem do chyba trzeciego poziomu, a póki co kończę go. Z wami się żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Adios!